Narysuj koło i zaznacz w nim promień, średnicę, środek i okrąg. Narysuję koło. Nie będzie idealne, ale wiemy, że to koło. Gotowe. Możemy zaznaczyć jego środek. Opiszę go literą C. To jest środek koła. Zaznaczę jeszcze strzałką. To jest środek koła. Wszystkie punkty krawędzi koła, czyli okręgu, leżą w równej odległości od tego środka. A ta równa odległość punktów od środka to właśnie promień. Narysujmy promień. Ten odcinek to promień. Napiszmy… Promień. Promień można też zaznaczyć tutaj. Albo tutaj. Może być ich wiele. To wszystko są promienie. Odcinki łączące środek z okręgiem. Średnica to odcinek przecinający całe koło i biegnący przez środek od jednej strony okręgu do przeciwnej. Są to dwa promienie na jednej linii. Na przykład to jest średnica. Jeden promień i drugi promień na jednej linii, biegnące przez środek od jednej strony okręgu do przeciwnej. To jest średnica. Mogłem narysować ją inaczej, na przykład tak. Mają taką samą długość. I wreszcie mamy zaznaczyć okrąg. Okrąg to krawędź koła. Gdyby owinąć koło sznurkiem, ten sznurek byłby właśnie okręgiem. To, co zaznaczam na niebiesko, to właśnie okrąg. I koniec. To jest okrąg, czyli krawędź koła. Gotowe.